W tej prezentacji chcę pokazać, jak przekształca się okresowe ułamki dziesiętne w ułamki zwykłe. Wybierzmy jakiś przykład. Powiedzmy, że mamy ułamek 0,7 w okresie. Ta kreska oznacza, że siódemki ciągną się w nieskończoność. To się równa 0,7777… i tak dalej, bez końca. Aby przekształcić okresowy ułamek dziesiętny w ułamek zwykły, wykorzystamy zmienną. Pokażę to krok po kroku. Niech będzie x… Zatem x równa się 0,7 w okresie. Ile to będzie 10x? Zapiszmy. 10x równa się 10 razy to, więc nie muszę tego liczyć. Mnożenie przez 10 sprowadza się do przesunięcia przecinka o jedno miejsce w prawo. Mamy zatem 7,777… i tak dalej. Albo 7,7 w okresie. W tym cała metoda. Dopiszę znak równości. x równa się 0,777… i tak dalej. 10x to kolejna liczba bez końca. Możemy jednak pozbyć się tego ogona, jeśli odejmiemy x od 10x, prawda? Bo x to ciąg siódemek po przecinku, a w 10x też mamy ciąg siódemek po przecinku. Jeśli to zrobimy, zostanie nam 7. Zróbmy to. Przepiszę od nowa. 10x to 7,7 w okresie, czyli 7,777 i tak dalej. Natomiast nasz x to 0,7 w okresie, czyli 0,777 i tak dalej. Co zostanie, jeśli odejmiemy x od 10x? Odejmijmy żółtą liczbę od zielonej. 10 sztuk czegoś minus 1 sztuka to 9 sztuk tego czegoś. To będzie równe ile to jest 7, wiele siódemek minus 0, wiele siódemek. To będzie 7. Ogony się skracają i zostaje nam samo 7. Tak samo tutaj. Uzyskujemy równanie. Aby obliczyć x, dzielimy obie strony przez 9. Równanie ma 3 strony, ale dwie ostatnie to to samo. Otrzymujemy… x równa się 7 dziewiątych. Zróbmy inny przykład. Zostawię ten jako ściągawkę. Niech będzie 1,2 w okresie. To jest to samo co 1,2222 i tak dalej. Ta kreska oznacza, że cyfry pod nią powtarzają się w nieskończoność. Tak jak wcześniej, przypiszmy temu x. Teraz pomnóżmy x przez 10. 10x równa się 12,2 w okresie czyli 12,222 i tak dalej. Teraz odejmijmy x od 10x. To łatwe, ale zapiszę, żeby nie było wątpliwości. x równa się 1,2 w okresie. Jeśli odejmiemy x od 10x, co nam zostanie? Po lewej stronie równania mamy 10x minus x, czyli 9x. A tutaj ciągi dwójek się skracają. 2 w okresie minus 2 w okresie równa się 0. Zostaje nam więc 12 minus 1, czyli 11. Mamy 9x równa się 11. Dzielimy obie strony przez 9 i otrzymujemy x równa się 11 dziewiątych.